W ramach przygotowania do Eurotripa film numer 2 wymiana filtra kabinowego look at Duża, sprawa z tymi wymianami z tych nowych auta, kurwa. to do Tak mi tak na pewno. Podysuję